Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i widzów. To zaproszenie dla Was na dzisiejszy live wróżby do kart Lenormanda, do kart Tarota. Dzisiaj live wróżenie na żywo. I przyjrzymy się wszyscy razem, jakie historie dzisiaj wyjdą. Widzicie jakie zmiany? Są tutaj już pokazane. Więc jakie zmiany Was czekają? Jakie wskazówki dadzą Wam karty? Dzisiaj zapraszam wszystkich nowych słuchaczy, wszystkich subskrybentów. Jest ich prawie już 5000 Zapraszam wszystkich nowych i długotrwałych już tutaj y, słuchaczy, widzów, którzy ciągle są na mojej na moim YouTube, kanale. Zapraszam Was serdecznie. Już tutaj czyszczę karty. Tasuję, jak widzicie, karty. Oczyszczam je i e, tutaj robię atmosferę już. Zapraszam o godzinie 19 na lajfika ze mną. Na wróżenie, na żywo. Myślę, że o dziewiętnastej mamy godzinkę czasu na wróżby. Będą one za pomocą znaczków, które można będzie kupić. Także zapraszam Was serdecznie. Już mam tutaj różne talie tarota, różne talie Lenormanda, które szykuję. Czyli do dziewiętnastej, moi kochani. Na moim kanale orakel miłości Uloeli. Do usłyszenia.